Cześć! Z tej strony Sandra z Telecube. Dziś opowiem Ci o weryfikacji numeru dzwoniącego, będącej jednym z elementów, jakie możesz dodać do swojego schematu wirtualnej centrali. Zatem zaczynamy! Weryfikacja numeru dzwoniącego to element, dzięki któremu zdecydujesz, jak będą traktowane połączenia z numerów znajdujących się w Twojej książce telefonicznej. Jednymi z najpopularniejszych sposobów wykorzystania tego elementu są tzw. czarna lista, czyli odrzucanie połączeń z wybranych numerów, czy lista VIP, czyli ważne numery, które mają trafić bezpośrednio na określone zasoby Twojej centralki, np. bezpośrednio do prezesa. Pokażę Ci teraz, jak dodać weryfikację numeru dzwoniącego. Stworzony przeze mnie element posłuży jako filtr do odrzucania niechcianych połączeń z numerów znajdujących się na czarnej liście. Przejdźmy zatem do kreatora schematu centrali. Kliknij zielony plusik w jego lewym górnym rogu i z listy wybierz element weryfikacja numeru dzwoniącego. Rozpocznij od wprowadzenia opisu, czyli dowolnej przyjaznej nazwy tego elementu. Pozwoli ona odróżnić go na schemacie. Następnie zdecyduj, jak będą traktowane połączenia z numerów zastrzeżonych. Możesz wybrać, czy będą one odrzucane, czy przyjmowane przez centralkę. W kolejnym kroku wybierz książki telefoniczne, które mają być przeszukiwane. Jeżeli jeszcze nie masz utworzonej książki lub chcesz dodać nową, kliknij symbol plusika. Jak krok po kroku dodać i edytować książki telefoniczne na panelu Klienta Telecube dowiesz się z naszej strony, do której link znajdziesz w opisie tego filmu. Po zaznaczeniu wybranych książek zapisz element klikając Zapisz ustawienia. Następnie połącz weryfikację numeru dzwoniącego z elementem początkowym Start oraz wybranymi numerami lub innymi elementami na schemacie, np. menu IVR jeżeli numer nie istnieje, czyli w tym wypadku nie znajduje się na czarnej liście oraz pocztą głosową jeżeli numer jest zastrzeżony lub istnieje na liście. I to już wszystko.